Pani doktor, na czym polega badanie cytologiczne i jak się do niego przygotować? Badanie cytologiczne jest, jest to taka forma sprawdzenia komórek z tarczy szyjki macicy, tak aby móc ocenić, czy na tej tarczy szyjki występują stany przedrakowe, bądź też wczesne postacie nowotworu. Jak, to nie jest badanie, które ma na celu, nie wiem, stwierdzenie stanu zapalnego czy jakiś innych elementów. Ono mówi tylko i wyłącznie o czystości onkologicznej. Jest to badanie niebolesne, ponieważ wiele pacjentek boi się, że to badanie będzie bolało. Jest absolutnie niebolesne i to, co jest istotne, to technika jego wykonania. Przede wszystkim tu mamy macicę, tu jest pochwa. Badanie polega na tym, że wprowadzamy wziernik do pochwy i uwidaczniamy szyjkę macicy. I tą szyjkę macicy dotykamy taką bardzo delikatną, mięciutką szczoteczką. I tu moja uwaga, Szanowny Panie, to jest bardzo ważne, aby w trakcie, zwrócić uwagę na to, aby w trakcie cytologii wykorzystywana była właśnie taka szczoteczka, a nie starej daty patyczki do uszu, e, które są absolutnie już wyszły, wyszły jakby z użycia, są nie, nie, dają nieadekwatne wyniki. I taką szczoteczkę wprowadzamy do pochwy, dotykamy do tarczy szyjki i przekręcamy kilkukrotnie. Po badaniu może zdarzyć się plamienie, tym się nigdy nie przerażamy, dlatego że, dlatego że taka szyjeczka potrafi być krucha, delikatna, wrażliwa na dotyk, ale to nie znaczy, że coś tam się złego zadziało. I taką, taką szczoteczką smarujemy w szkiełko, utrwalamy, a następnie komórki ocenia patolog.